Służby medyczne pracują na najwyższych obrotach – 130 tysięcy osób zarażonych koronawirusem, ponad 3 tysiące przypadków śmiertelnych, wciąż rosnąca liczba osób chorych. Na 38 milionów obywateli mamy w Polsce 260 tysięcy pielęgniarek i położnych. To pół wszystkich ludzi żyjących w Polsce. Dlatego tak ważne jest, aby personel medyczny był wyszkolony według najwyższych światowych standardów. Taką edukację zapewnia Centrum Symulacji Medycznych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Zawód pielęgniarza, pielęgniarki to zawód z przyszłością. Dawniej były problemy w placówkach medycznych, w opiece zdrowotnej. Dzisiaj się to wszystko zmieniło. Pielęgniarstwo to duże możliwości, olbrzymie szanse. Kształcimy na wysokim poziomie, kształcimy nowymi technikami symulacyjnymi, po to, żeby dać Wam konkretny zawód, po to, żeby dać Wam umiejętności. Chciałam Wam przedstawić nasze monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. Jest to sala wyposażona w bardzo zaawansowane technologicznie symulatory. Możemy dokonać na nim badania fizykalne, osłuchać go, pracę płuc, pracę serca, pracę jelit. Dydaktycy, którzy uczą na tej uczelni, uczestniczą w kursach, szkoleniach, podnoszą swoje kwalifikacje, są praktykami na różnych stanowiskach w Narodowym Funduszu, w Izbach Pielęgniarskich. Na co dzień dydaktycy prowadzą zajęcia według określonych scenariuszy wcześniej przygotowanych, co pozwala studentom łatwiej wdrożyć się w rolę powierzoną oraz zrozumieć zadanie, które mają do wykonania oraz poprawnie je wykonać. To są studia praktyczne. Uczymy Was wykonywania umiejętności dydaktyki, uczymy psychologii. Nawiązywać kontakt ze sobą, z pacjentem, z personelem. Sala, w której ćwiczymy pierwszą pomoc medyczną, może być zaaranżowana i udawać nam SOR, Izbę Przyjęć. Tutaj mamy salę ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Sprzęt wykorzystujemy w nauczaniu, w dydaktyce, w szkoleniu po to, żeby odzwierciedlić sytuację, która jest naturalna, żeby nauczyć studentów wykonywania czynności określonych przy pacjencie. Jesteśmy teraz w naszym sercu centrum symulacji. Możemy dobierać tutaj odpowiednie funkcje symulatorów. One dają nam duże... ojej! dają nam duże możliwości, w zależności od zapisanego scenariusza, ćwiczeń. Nie ma dwóch takich jednakowych dni w tej pracy. Każdy dzień jest inny, każda sytuacja jest inna. Każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce. Jeśli tylko chcecie do nas dołączyć, Wspólnie z nami przeżyć dużo emocji. Zapraszamy.